Lekcja miłości się nie kończy. Krótkie trzy wersety piętnastego rozdziału Ewangelii Janowej stanowią podsumowanie tego, co do tej pory udało nam się powiedzieć. Sercem Ewangelii jest przykazanie miłości. To najwyższe prawo, jakim kierował się w życiu Chrystus i jakim kierować się mają Jego uczniowie, czyli my. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. To niezwykle cenna wskazówka. Miłości trzeba się uczyć. Uczymy się jej od tych, którzy nas kochają. Miłość bowiem rodzi się z doświadczenia bycia kochanym. Nie można jej nauczyć się w inny sposób, na przykład z podręczników. Moja miłość do Boga i drugiego człowieka rodzi się z doświadczenia, że jestem kochany i akceptowany przez Boga. To fundament, bez którego nie da się zbudować dojrzałego chrześcijaństwa. Kocham, bo najpierw zostałem pokochany. Musimy często wracać do tego doświadczenia, do kontemplacji Bożej miłości. To doświadczenie pomaga wznosić naszą miłość do Boga i ludzi, na coraz to wyższy poziom.